Oblicz wynik mnożenia. 4 razy –5 razy –7,5. Mamy pomnożyć 3 liczby. Niektóre ujemne, niektóre dodatnie. Kolejność mnożenia jest dowolna, ale zróbmy to od lewej. Zacznijmy od 4 razy –5, a potem pomnożymy wynik przez –7,5. Przepiszmy. 4 razy –5 razy –7,5. Tej kropki nie trzeba pisać. Jeśli mamy liczbę przed nawiasem, wiadomo, że chodzi o mnożenie. Pamiętajmy, że jeśli mnożymy dwie liczby o takim samym znaku dwie ujemne lub dwie dodatnie, to wynik zawsze jest dodatni. Natomiast jeśli liczby mają różne znaki gdy mnożymy ujemną przez dodatnią, to wynik jest zawsze ujemny. Zastosujmy to w tym zadaniu. Ile to jest 4 razy minus 5? 4 razy 5 to 20 kolor. 4 razy 5 to 20, lecz mnożymy tu liczbę dodatnią przez ujemną, więc wynik będzie ujemny. Jak zawsze, gdy znaki są różne. Mamy zatem minus 20 razy minus 7,5. Ile to jest 20 razy 7,5? Policzmy to na marginesie. 7,5 razy 20. 0 razy 5 to 0, 0 razy 7 to 0. Stawiam tu 0, bo nie mnożymy przez 2, a przez 20. 2 razy 5 to 10, 2 razy 7 to 14, dodać 1 to 15. Mamy 0, 0, 5, to oczywiście dodawanie, i 1. Ile jest miejsc po przecinku? Jedno, miejsce po przecinku w obu liczbach łącznie. Więc także jedno miejsce po przecinku w wyniku. Wynik to… 150. Ten iloczyn równa się 150. Zastanówmy się tylko, czy plus, czy minus 150. Mnożymy dwie liczby ujemne o tym samym znaku, zatem wynik musi być liczbą dodatnią. 150 to rozwiązanie zadania. Aby zachować pełną precyzję, możemy napisać, że wynik to 150,0.